I bardziej potrzebujemy niekiedy darów bożych, niż Boga samego. Nie wiemy, kim jest dla nas Bóg, jeśli w jakimś momencie życia nie odejdziemy od Niego, jak syn marnotrawny od Ojca. Niezwykłe jest to, że Ojciec nie zatrzymuje Syna. Chcesz odejść? Odejdź. Chcesz wziąć część majątku? Weź. Bardzo Proszę. Odejścia od Chrystusa mogą człowieka nauczyć rozwagi w podejmowaniu decyzji. Człowiek staje się mądrzejszy, gdy zbłądzi i uzna swój problem, uzna swoją winę. Ewangelia mówi, że młodszy syn zabrał wszystko. Nie miał jeszcze silnego doświadczenia miłości ojca. Dlatego Jego wszystko mieściło się w kufrach i pieniądzach. Kiedy człowiek nie ma w sobie doświadczenia miłości Boga, gdy Pan nie jest dla niego wszystkim, wówczas bardzo ceni sobie to, co widzi, słyszy, dotyka, smakuje. Ceni sobie wartość tego świata. To, co może otrzymać od człowieka, od ludzi. Poznanie miłości Ojca wprowadza w zmianę myślenia, zmianę widzenia i wartościowania. Kiedy człowiek żyje rozrzutnie, traci nie tylko majątek, ale i godność osobistą, wartości ducha. To, co otrzymał od swojego Ojca. W oddaleniu od Ojca, zobaczmy, ten Syn, On żyje niemądrze. Nierozważnie, głupio. W oddaleniu od Ojca traci majątek, który otrzymał. Gdy oddalamy się od Boga, tracimy to, co otrzymaliśmy od Niego. Stajemy się ludźmi nieczystymi, poniżonymi. To jest największy problem. Tam, gdzie nie ma czystości, człowiek pozbawia się Boga, odrzuca Boga. W, poniżeniu, w doświadczeniu własnej nieczystości możemy też odkryć, że jesteśmy kochani przez ojca. I taki sposób życia, rozrzutny, bez troski, sprowadza z czasem na człowieka różne głody. To głód, niedostatek w doświadczaniu szacunku sprawia, że młodszy syn może przestać również siebie szanować. On skłania do nieczystości, do złej żądzy i chciwości ten grzech. I będąc upokorzonym, głodnym, nieczystym, zaczyna myśleć nie tyle na pierwszym miejscu o Ojcu, ile najpierw o chlebie. Myśli o tym, co otrzymał od Ojca, a teraz utracił. Głody żyjące w człowieku mogą odwracać go od Boga. Człowiek tracąc to, co otrzymał od Jezusa, bierze to, co daje świat. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pychę. Głody te pokazują, czym on żył lub czym żyje w swoim sercu. Głody przypominają też, że jest ktoś, kto nie odwrócił się do mnie plecami. Kto czeka, wygląda za mną. Skruszone serce człowieka chce powrócić do tego, co roztrwoniło, ponieważ nie ceniło sobie życia w domu Ojca. Skrucha człowieka otwiera go na doświadczenie obdarowania przez Ojca na widzenie hojności, której wcześniej nie widział, ponieważ go nie kochał. Ci, którzy nie kochają, nie widzą miłości innych do siebie. Ci, którzy nie kochają, tak jak w małżeństwie, mąż odchodzi od żony, żona od męża. Jeżeli nie kocham Pana Boga, to bardzo łatwo odchodzę od życia sakramentalnego. No przecież trzeba by powiedzieć jasno, że ci wszyscy, którzy mogą przyjść na niedzielną Eucharystię, a nie przychodzą, a nie przychodzą, nie kochają Boga. To brzmi dramatycznie, ale prawdziwie. I trudno tam mówić o wierze, o żywej wierze, o jakiejkolwiek wierze. Ojciec wzruszył się. Jak możemy sobie dopowiedzieć, wzruszony był i sen. Relacja, dobra relacja z Bogiem wymaga między innymi wzruszenia Jego obecnością, dobrocią, przebaczaniem, wybieganiem naprzeciw, długim całowaniem, hojnością. I to wszystko po to, aby odkryć prawdziwe oblicze Ojca. My pozostawiamy Boga dlatego, że, że nie znamy, kim On naprawdę jest. My, my odchodzimy i porzucamy Boga, który nie istnieje, który jest nieprawdziwy. Jedną z najgorszych rzeczy w naszej wierze to jest posiadanie fałszywego obrazu Boga. Skrucha czyni człowieka bogatym. Odsłania przed nim nieznane odczucia głębokiej radości Ojca we mnie, a mojej radości w Ojcu. Niech udziałem naszym w tym czasie Wielkiego Postu stanie się głębokie wzruszenie, jakie przeżywa Bóg, radując się tymi, którzy do Niego wracają. Ten czas postu jest wspaniałym czasem. Mój czas powrotu powinien być teraz.